Cześć, nazywam się Tomasz z zespołu TomM. Może nie wszyscy mnie znają, tak więc pokrótce opowiem Wam kilka słów o sobie. Jestem założycielem i wokalistą zespołu, który grywa na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych. Zespół powstał w 2012 roku i do dziś komponuje i wykonuje swój autorski bądź coverowy repertuar. To tak w skrócie, a teraz chciałbym zaprosić wszystkich do wysłuchania mojej autorskiej pioseneczki pod tytułem Słowa jak wiatr. Serdecznie wszystkich zapraszam. Oczywiście jeśli możesz zostaw komentarz, lajka bądź subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych nowości, które tutaj się pojawią. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam już za tydzień w niedzielę o godzinie 18.00 na kolejną premierę. Do zobaczenia!